Otwieram 65. Nadzwyczajną sesję Rady Miasta w Kowarach dnia 19 grudnia 2022 roku o godzinie 15.02. Witam Państwa na sesji. Witam Panią Burmistrz, witam Pana Wiceburmistrza, witam Naczelników Wydziałów oraz wszystkich radnych i wszystkie osoby, które uczestniczą w dzisiejszej sesji. Celem otwarcia proszę o potwierdzenie kworum. Jeszcze nie wszyscy potwierdzili kworum. Pan Karol? Pani Kamila? E aha. I pani Ewa pędzi wiatr. Ewa Borczyk czy będzie wiatr? Pędzi wiatr. Ewa Borczyk jest. Mhm. Potwierdzam kworum. Teraz proszę o, o głosowanie w sprawie zdalnego trybu przeprowadzenia sesji. Proszę o potwierdzenie kworum. Stwierdzam kworum. Proszę o głosowanie. Głosowanie w sprawie zdalnego trybu przeprowadzenia sesji. Nie. Jeszcze kto? A Karol. Jeszcze proszę. Pani Przewodnicząca, nie mogę potwierdzić kworum, ani zagłosować? Zagłosować teraz musisz. Kworum jest potwierdzone. Dziękuję. Głosowanie w sprawie zdalnego trybu sesji zostało przeprowadzone. Wszyscy radni przyjęli to jednogłośnie. Przeczytam teraz proponowany porządek obrad. Pierwsze otwarcie sesji, drugie przyjęcie porządku obrad, trzy rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na 2022 rok, cztery zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Kowarach. Proszę o potwierdzenie kworum celem przyjęcia porządku obrad. Potwierdzam kworum. Proszę o głosowanie. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Przechodzę do kolejnego punktu obrad. Punkt trzeci, rozpatrzenie projektu uchwały. Punkt 1a w sprawie, punkt 3a w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na 2022 rok. Proszę panią skarbnik o, o wprowadzenie do projektu uchwały. Dzień dobry, witam państwa. Projekt uchwały był omawiany na dzisiejszej Komisji Budżetowo-Komunalnej został zaopiniowany pozytywnie przez Państwa Radnych obecnych na, na posiedzeniu Komisji. Powodem zwołania dzisiejszej sesji dokonania zmian w uchwale budżetowej jest prośba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o wprowadzenie do budżetu miasta kwot wynikających z dodatków energetycznych i umożliwienie wypłat tych dodatków przed świętami dla naszych mieszkańców Kowar. Dodatkowo wprowadzono zmiany wynikające z bieżących potrzeb jednostek organizacyjnych gminy. Czy są jakieś pytania w, w sprawie uchwały? Nie ma. Przechodzimy wobec powyższego do głosowania nad przyjęciem uchwały. Proszę o potwierdzenie. Aha, Przepraszam. Uchwała, projekt uchwały, przeczytam projekt uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na 2022 rok. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miasta w Kowarach uchwala, co następuje. Treść uchwały zawarta jest w paragrafie pierwszym, drugim. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kowary. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o potwierdzenie kworum. Proszę o zagłosowanie. została przyjęta jednogłośnie. Przechodzę do kolejnego punktu porządku obrad. Punkt czwarty. zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Kowarach. Bardzo dziękuję wszystkim za udział. Dziękuję bardzo. Zamykam 65 sesję Rady Miejskiej w Kowarach.